Witam serdecznie z trenu Targów Agro Show w Bednarach. Jesteśmy na stoisku firmy Metaltech, gdzie między innymi prezentujemy naszą nowość, przyczepę objętościową do obsługi sieczkarni polowych. Prezentowana przez nas przyczepa to jest Silo 50 o pojemności właśnie 50 m sześciennych. Obsługuje największe sieczkarnie polowe. Pracujące dwie, trzy przyczepy potrafią zabezpieczyć cały, całą obsługę sieczkarni. Przyczepa prezentowana za mną ma trzyosiowe zawieszenie na układzie zawieszenia reserowanego. Może być wyposażona również w zawieszenie hydrauliczne. Ma amortyzowane hydrauliczne dysze, co znacznie poprawia komfort obsługi. No i najważniejsze w układzie jezdnym zastosowane są osie ze skrętem wymuszonym, czyli pełna obsługiwalność, jeżeli chodzi o cofanie do tyłu, jazdę w przód. Nie musimy niczego blokować. Przyczepa zachowuje się praktycznie jak maszyna jednoosiowa. Napęd przyczepy, napęd podłogi przyczepy to łańcuch łańcuchy e, napędzane przekładnią z cinkiem hydraulicznym, z tyłu szczypy zamontowane dwa do wyrzutu masy na pryzmie.